Dzień ślubu i wesela to wyjątkowy moment, który chcemy pamiętać przez lata. Często też przez lata odkładamy kasę na ten właśnie dzień. Co zrobić, żeby organizując to przedsięwzięcie uniknąć porażek? Dziś będzie o wpadkach, w topach, nieuczciwych podwykonawcach i o tym, czy sama młoda para może zrujnować ten dzień. Powiemy Wam, co zrobić, żeby było dobrze, a czego lepiej unikać. Organizacja ślubu i wesela to nie jest bułka z masłem, dlatego porozmawiamy teraz o tym, czy potrzebna jest nam Wedding Planerka, a jeśli tak, to w jakich okolicznościach? Zapraszam na rozmowę z Wedding Planerką Małgosią Durą. Małgosiu, powiedz mi przede wszystkim, dla kogo taka usługa Wedding Planerki ma sens? Czy to jest usługa, z której powinny korzystać wszystkie młode pary, czy jednak tylko określona grupa? Nie no, zdecydowanie nie jest to usługa dla wszystkich. Młoda para musi mieć przede wszystkim budżet na takie wydarzenie. Mm -hmm. e, to są z reguły osoby, które nie mają czasu mm -hmm. i chcą powierzyć e, te, takie przedsięwzięcie komuś, kto się na tym zna, kto będzie to wszystko koordynował, kto ma sprawdzonych podwykonawców, a oni mają święty spokój, bo chcą, by ich wesele było wyjątkowe, mm -hmm. e, zapamiętane przez ich gości. Nie przez pryzmat wpadek. Nie, nie, to tutaj w ogóle... <laughs> Jeżeli chodzi o wedding plenerkę, jeżeli ktoś się decyduje na wedding plenerkę, to tutaj nie ma mowy o jakichkolwiek wpadkach. Mhm. Nie. Wszystko będzie idealnie. Tak, musi być idealnie, no bo płacimy za to wysokie pieniądze. No dobrze, sama powiedziałaś o tych pieniądzach. To no powiedz proszę, żeby moje pary, które tutaj nas oglądają, wiedziały, z jakimi kosztami trzeba się liczyć, zatrudniając taką osobę. 10% wartości całego wydarzenia, nie mniej niż 25 tysięcy. Na takim idealnie zaplanowanym weselu nie może być żadnych wpadek, ale jestem przekonana o tym, że Ty w swojej historii słyszałaś już e, o bardzo wielu, bardzo różnych wpadkach związanych z no, nieudaną organizacją. Zapadła mi w pamięci taka e, sytuacja, kiedy nie miałam wpływu na zorganizowanie e, zespołu, gdyż e, tata Panny Młodej uparł się, że to będzie zespół, który on zna i on zagra na, e, na weselu jego córki. I moje zdziwienie było wtedy, gdy zobaczyłam panią wokalistkę siedzącą przy stole o 22 i polewającą sobie wódkę. Czy ta wokalistka dotrwała do końca wesela, robiąc sobie te przerwy Nie, no ona alkohol, tak sobie czy? jeszcze troszeczkę polewała, polewała i później już zniknęła. Zniknęła? Nie widziałam jej. Czyli tutaj dałaś idealny przykład na to, jak Rodzina może mieć wpływ tak naprawdę na wpadkę na weselu, no czyli niestety. to nie jest tak, że np. para młoda musi coś zepsuć, tylko jest tak, że osoby z nią związane też potrafią dołożyć swoją cegiełkę do tej katastrofy. A powiedz mi, czy, czy znasz jakieś takie historie, nie z Twojego doświadczenia, swojej pracy, ale po prostu z tej branży, że tak powiem, które mogłabyś zaliczyć do takich spektakularnych wpadek? Eee, oczywiście, że znam. to jest sobie na przykład para młoda, która wymarzyła sobie swoje wesele w ogrodzie i żeby to się stało, musi wynająć namiot. Mm -hmm. Żeby grała muzyka i żeby świeciły światełka, musimy wynająć agregat. Ale musi być to agregat eventowy. A znam sytuację, kiedy para wynajęła agregat budowlany. Co to spowodowało? Że w trakcie imprezy wszystko zgasło. Teraz nie byłabym sobą, gdyby nie zapytała o suknie ślubne. Czy zdarzyło Ci się um, widzieć jakieś takie wpadki związane z sukniami ślubnymi? Nieudane kreacje? Tak, i wiesz co? Y, nie fajne jest to, że y, panna moda y, chce mieć w, wymarzoną suknię jakiegoś projektanta, i idzie do jego atelier, mhm. robi sobie w tej sukni zdjęcie, a później idzie do jakiejś krawcowej i ta pani szyje jej coś zupełnie innego. Tak? Czyli próbuje odtworzyć, ale tak. to nie wychodzi. No nie. I czym się kończy takie odszywanie sukienek? No to jest dramat, po prostu wiesz, no, musimy szukać czegoś albo nowego, wydawać kolejne pieniądze. A też szukanie sukni na ostatni moment jest trudne? No jest. Bo jednak w salonach są terminy, Dokładnie. trzeba na suknię swoją czekać dość długo, no chyba, że ktoś Ci sprzeda coś z wieszaka, co też nie jest zbyt komfortowe, no, prawda? No ja bym nie szła w tym kierunku. No właśnie. Dlatego, moje drogie, to jest bardzo ważne, żeby suknie ślubne szukać w miejscach, y, które po prostu są do tego przygotowane, dokładnie, stworzone tak, i też ręczą za jakość. Tak.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 Za dużo alkoholu i 22, koniec imprezy. Wedding planerka to osoba, która nie tylko zaplanuje z nami cały ślub i wesele, ale która przeżyje ten dzień razem z nami i pewnie będzie miała podobne emocje, tylko z zupełnie innych przyczyn. Ona odciąży Was z wielu obowiązków, pomoże w stresujących momentach, i wydaje mi się, że przy tych wysokobudżetowych weselach, przy których pracuje bardzo wielu podwykonawców, jest osobą absolutnie niezbędną. Jedzenie to zdecydowanie jeden z najważniejszych tematów podczas organizacji wesela i za chwilę o tym, jak skomponować menu idealne, porozmawiam z szefem kuchni restauracji Pałacu Mała Wieś, Sebastian! Witam Cię Izabelu. Nie wiem, czy tak miło Ci widzieć, czy tak miło widzieć te Twoje dzieła na talerzach. W mojej opinii zawsze jak przychodzą goście, czy to jest wesele, restauracja, bankiet, zawsze pierwsza rzecz jaka jest, to jest to wizualny efekt tego. To opowiedz proszę o tym, co tutaj znajduje się na stole. Przygotowaliśmy tak naprawdę tatara wołowego, mamy go z jarmużem i zmarnowanymi kurkami, to jest tutaj ta pozycja. Tatar mhm. wcześniej my delikatnie go doprawiamy, możemy go dać na przykład na przystawkę, bądź ewentualnie live cooking, stację, fajna rzecz. Mhm. Chłodnik, który może być na danie serwowane, bo w, bo w czerwcu jest często wybierany. Chłodnik mhm. albo czy oczywiście coś innego możemy sobie wybrać. Deser, czyli pana kota ze świeżymi owocami. Oczywiście wszystkie zioła i kwiaty są z naszego ogródka. A są I... jadalne? Tak, to są jadalne kwiaty. I danie, które może być daniem serwowanym na kolacje bufetowe, bądź ewentualnie danie z life'a. Ravioli z truflami i do tego takie delikatne chipsy z pianaty. Więc jeszcze mm, muszę Cię o to podpytać, to taki trochę niewygodny temat. Myślę, że nie ze swojego doświadczenia, ale z ploteczek tutaj branżowych mi powiesz. Jakie są e, grzechy, które mhm. mo mogą popełniać albo popełniają e, restauracje? My to nazywamy w branży kowbojskie zagrania. Okay. E, jak powiedziałem, wydaje mi się, że dużo jest takich sytuacji, nawet możemy to bardzo szybko przeanalizować. Ja zawsze jak z kimś rozmawiam, to tylko proszę odnośnie tego, żeby stół nie był razu zasypany wszystkim od samego środka, bo to nie, o to nie o to chodzi. Stół w mojej opinii powinien być piękną dekoracją wesela, nie nawalony śledzie, Pepsi, tatar, sałatka jeżdwa, łode wersety na tych, która się znajduje. Absolutnie nie. Powinna być to jakaś przegoda kulinarna, żeby goście się skupiali od pewnego punktu do pewnego punktu. Oczywiście goście, mają pięknie wydrukowane winietki z menu od początku do końca, co ich czeka, o której godzinie, jakie przygody, że tak powiem. Niech sobie zjedzą obiad spokojnie, bufety rozłożymy, są świeże, fajne, nic się nie dzieje. Tym bardziej, że jeżeli wesela jest na, przykład na godzinę 14, no to restauracja o 13 wystawia bufety. Od 13 do 22, jeżeli nie podmieniano, to jest kilka godzin, tak szczerze powiedziawszy. Znaczy, mnie przeraża, jak <coughs> czasami jest w ogóle jedzenie w jakiś sposób serwowane w stole. Wiesz, okay. że ludzie przychodzą i jest już stół pełen tych przystawek. Tak. Które ja... o 22 też są tak pełne, tak naprawdę. Bo yy, nikt tego też nie, też są wie. tak pełne, ale wiesz, ja już trochę boję się o świeżość tego, bo jak mm -hmm. to leży, no nie wiem, ja widziałam, że te restauracje, okej, okay, oczywiście działa klima, ale wystawiają to jedzenie, Dosyć wcześnie. Ja jestem, właśnie yy, tak. Jestem przerażona, a najbardziej mnie przerażało, jak widziałam surowe rzeczy, które były wystawiane, wiesz, o 10, tak. a goście przychodzili o 15, One tak. już 5 godzin stały w stole. Ale to jest najprostszy, najprostszy przykład. Ja powiem taki tryg, jak wchodzisz na wesele. Pierwszą rzecz, jaką zobacz, to jest na przykład tatar. Jeżeli jest siny. To znaczy, że już ten kwas wymieszany już zciął to mięso. Jeżeli jest czerwony, no to jest przygotowany na świeżo. To jest dosyć, Tego nie robimy. Jak na przykład wchodzisz na bufet i widzisz, że kucharz wymieszał sa o, sałatki z sosami na, na, na bufetach. Tak, to jest bardzo mhm. ważna rzecz. Jak ja widzę, że sałatka już jest wymieszana wcześniej, no to w momencie wystawienia to 15 minut to już jest ciapa. Dlatego, że każdy dressing jest kwaskowaty, zabija automatycznie sałatkę. Więc zawsze wystawiamy sobie te dressingi. W osobnych o, ok. miejscach nie róbmy tego. Mhm. Nigdy prze-nigdy nie podawajmy rzeczy, które już były na sali. Jeżeli kucharz przygotowuje pewien wózek, powiedzmy tam z, z przystawkami, mhm. czy finger, foodami albo czymkolwiek no to wtedy zawsze powinien być tak, że bufetem opiekuje się jedna bądź dwie osoby i automatycznie uzupełnia. Ja zawsze proszę młode pary, nie dawajmy tam po, po 50 fingerów, bo to nigdy nie zejdzie. Dajmy po 15, ładnie i ułóżmy, trochę jak u jubilera, żeby był wybór, żeby to bardzo ładnie wyglądało estetycznie. Ja spotykam się z taką sytuacją, że jak wchodzę na tą salę weselną i widzę te kilogramy zalegających wędlin. Sałatek. Sałatek, galaret, wiesz, jestem przerażona i myślę sobie, że masa tego jedzenia się zmarnuje. Czy można prosić, nie wiem, o zapakowanie tego jedzenia po skończonym weselu, czy nie wypada prosić o taki doggy bag? Oczywiście to, jak to jest? Ogólnie powiem Ci, że nie powinno się wynosić tego jedzenia do domu. My mamy taki specjalny formularz, ponieważ mamy specjalną firmę od Hasapu, która nas tutaj kontroluje i nas prowadzi we wszystkim. Mhm. Jeżeli goście chcą sobie wziąć jedzenie, oczywiście, że mogą, bo za to zapłacili, nie zjedli jak najbardziej, tylko że w tym momencie, znam taki przykład i to była autentyczna sytuacja chyba 4 lata temu, że mieliśmy problem po trzech dniach do nas pani z pretensjami, że no bo ja tutaj zjadłam to i miałam przygody w domu na ubikacji, nie? no to okej, okay, no to super, co się okazało potem, jej mąż to jedynie trzymał przez całą noc w samochodzie bo nie wypakowali tego z wesela. Następnego dnia to wypakowali, więc my zabezpieczamy się i chcemy, my damy. Oczywiście, jeżeli goście chcą, muszą nam tylko podpisać dokument, że oni to odbierają na własne ryzyko. To jest bardzo istotne. Jeżeli chodzi właśnie o HACAP i jest to bardzo mocno przestrzegane, ponieważ ja tego produktu już nie kontroluję, tak? To wiem, że jest u mnie w chłodni, nic się u nie dzieje, nie jest wystawia nic mhm. takiego, to nie ma problemu. Natomiast to, co goście zabierają, no to ja na tym już nie mam kontroli, więc ja tego też nie mogę dopilnować tak naprawdę. Okej, okay, czyli po prostu w momencie, kiedy zabierasz, to Wy nie ponosicie za to odpowiedzialności, tak. bo po prostu nie wiecie, w jakich w warunkach jest Dokładnie. to przetrzymywane i może się zdarzyć tak, że Mówić cała mi? noc bez lodówki. Sebastian, ja też mam takie spostrzeżenie, że w restauracji ta estetyka podania dania jest na coraz wyższym poziomie, ale podczas wesela bywa różnie. Czasem zdarza się taki talerz, że tam puu, kartofel, puu, na to i suróweczka. To jest, Pęk, bardzo, ciach, to jest bardzo fajne sformułowanie, bo ja zawsze mm, powtarzam młodym parom w tego stacji, że my chcemy, żeby była jakość, a nie mhm. jakość. Bo tak to wygląda. Niestety, ale jak ja gadam na przykład z kolegą, który pracuje w innym hotelu czymś innym, mówi mi, słuchaj, ja wczoraj wydawałem na 100 osób kolację, no, ale ty jak wydawałeś, Wilu? No we dwójkę. Jak można nawet dwójkę wydać na stół, no to potem jest jeb, jeb, jeb, bierz, bierz. Tak to wygląda niestety, takie są, takie są realia, ponieważ często jest tak, że, że restauratorzy czy osoby, które przygotowują sobie nie kalkulują tego, że danie składa się, nie wiem, powiedzmy z sześciu elementów. Dwie osoby tego nie nałożą, nie mają prawa, no to walisz na środek, żeby nic nie wyglądało, żeby te ranty były ten, żeby Czyste, ten, te nie? sześć tych talerzy wziął naraz. O, dokładnie, albo o, ewentualnie, o, proszę, zapaską paską dopoleruję, żeby wyglądało. Dokładnie, więc to jest bardzo istotne. Czyli tak, wtopy są po stronie restauracji czasem, ale tak. czy zdarza się, że młodzi w jakiś sposób mogą... Wiesz, jakieś fakapy popełnić po prostu? Nagłe. Będzie, że młodzi w tego dnia zazwyczaj są bardzo zdenerwowani, mm -hmm. tak szczerze powiedziawszy. I oni są tak przyjęci tym wszystkim, że po prostu już do tego obiadu już w ogóle nawet nie patrzą, bo są tak przyjęci tym, zaoferowani. Mm -hmm. e, czasami mamy tak, że nasi goście na weselu po pewnej godzinie, po pewnej ilości alkoholu już się po prostu napiją, pójdą do bufetu, oprze się o bufet, nie chcą, to zwali cały stół z, z finger foodami, to się posypie, e, szkło się <laughs> rozbije i wtedy, jak się rozbije, to trzeba wszystko ściągać jeszcze raz. E, różne przygody, jakby były o tym. Czasami nawet mamy Tutaj to akurat nie, ale wcześniej też miałem taką sytuację, że jakby były takie piękne naczynie na finger foody, mm -hmm. szklane, cudowne, łyżki miedziane, to po prostu ginęły z każdym weselem. O, coraz mniej! Coraz mi tego było, tak szczepoziawsze, <grym> więc jakby magia wesela. różne są sytuacje, magia wesela. Sebastian, to jak Ty miałbyś teraz młodym doradzić, w jaki sposób wybrać miejsce na wesele z dobrym jedzeniem? Na pewno, jeżeli macie taką możliwość, to jeżeli to ten obiekt ma restaurację, to przejdźcie się do niej i zobaczcie, jaka jest obsługa, jaka jest. Pamiętajmy jedną rzecz, że restauracja zawsze będzie na minimalnie wyższym poziomie jak imprezy, z tego względu jest zupełnie inna operacja, tak. ale to nam już dużo powie o miejscu, o wnętrzach, o obsłudze, o kuchni. Czyli na, na jakim jest poziomie. No i oczywiście ja wierzę poczcie pantoflowej, tak? Czyli mniej więcej, mówimy sobie, dużo tych wesel organizujemy, mamy tutaj ponad setkę wesel, także coś, też o czymś to świadczy, że jednak potrafimy wesela, jak to się mówi teraz e, śmiesznie, to są dwie takie główne rzeczy, czyli weryfikacja, że idziesz i jesz i poczta pantoflowa, to jest najważniejsze rzecz moim zdaniem. Ważne jest to, żeby zrobić degustację. Mam to wrażenie, tak. że te miejsca, które nie robią pysznego jedzenia, to nie są chętne do robienia degustacji, bo po prostu nie mają się czym pochwalić, więc już to może być nawet dla Was pierwszym sygnałem do tego, czy zrobić tam wesele, czy też nie.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 Poprzez moją platformę Wedding Dream Shop możesz zacząć sprzedawać swoje artykuły w internecie od zaraz. Napisz do nas na adres biuro.weddingdream.com. Asia i Aldona są ekspertkami, jeżeli chodzi o florystykę. Chciałam się od Was dowiedzieć, e, czym się kierować w wyborze bukietu, e, na co stawiać i jakie bukiety są teraz modne. Tyle pytań na raz. Proszę bardzo. Dzisiaj przygotowałyśmy cztery bukiety. Uh -huh. Dwa są według nas i według naszego warsztatu super. Uh -huh. I na nich pokażemy, jak należy kom komponować wszystkie kwiaty, jak je dobierać do siebie. I dwa są takie, na przykładzie których pokażemy, co można zrobić źle dla... i jak tego uniknąć. Dobra. I takim idealnym bukietem według nas, który skradł nasze serce, jest właśnie ten bukiet, który jest inspirowany naturą. Jest lekki, delikatny, zwiewny. Kiedy panna młodego trzyma w ręku, on się cały porusza. Tak naprawdę można taki efekt bardzo fajnie uzyskać grupowaniem kwiatów, w tym, że możemy te kwiaty wysuwać trochę wyżej. My same tak naprawdę, jak rozmawiamy z parą młodą, my namawiamy do takich bukietów właśnie lekkich, takich zwiewnych, ponieważ no, one też pięknie wyglądają z sukniami, które teraz tak naprawdę są też zwiewne, są z lekkich materiałów, więc to się fajnie komponuje. Z koronkami z... pięknie się komponuje ten ruch, mhm. ruch koronek i ruch kwiatów. A księżniczka? Będzie ten bukiet pasował do takiej sukni, wiecie, brokat, księżniczka, dużo tylu? Tutaj już byśmy poleciły coś innego, tutaj poleciłybyśmy bardziej e, klasyczną formę, może bardziej okrągłą i trochę mniej taką e, rozszerzoną na boki, mhm. bo w księżniczce też się dużo Dzieje, żeby jedno i drugie się nie, e, nie pogryzło. Mhm. Tak. No, na pewno nie robimy bukietów tego typu. Co w nim jest zrobione źle, powiedz nam? Mhm. E, tutaj mamy taką bardzo ciężką formę. Jest to spowodowane tym, że kwiaty ułożone są bardzo blisko siebie. Nie ma, te, e, nie ma tego grupowania, nie ma mhm. e, takich wystających elementów, które sprawiają, że bukiet jest lekki. Dodatkowo... Bo potencjalnie kształt ma bardzo podobny mhm. do tamtego, prawda? Tak, tylko zauważ, że tutaj mamy. Kwiaty są na różnych wysokościach, prawda? Tutaj, tutaj mamy tak zwane, my to nazywamy nogi pająka, czyli z jednej, tutaj mamy taką kulkę, zgrupowane kwiaty, natomiast z jednej strony i z drugiej strony mamy Dwie takie wystające, dostają. które no, niekoniecznie to pasuje. Mm -hmm. No dobrze, a tutaj mamy kolejne dwa bukiety i rozumiem, że znowu jeden jest dobry, jeden zły. Nawet przypuszczam, który jest zły. Tak, tak. Co tutaj poszło nie tak? Zaczniemy od tego tak. gorszego, a więc tak, po pierwsze ten bukiet jest zrobiony na mikrofonie, czyli tutaj pod spodem jest gąbka florystyczna, kwiaty są podocinane i powciskane i z tego względu to jest pierwszy minus, te kwiaty bardzo łatwo wypadają. Okay. Druga sprawa. A też jedną chyba szybciej, co? O patrz, już to z znaczy, Tutaj akurat specjalnie, specjalnie zrobiłyśmy trochę kwiaty gorszej jakości i świeżości, mm -hmm. żeby też pokazać, że to jest super duży błąd, że tak nie wolno mm -hmm. robić. Nie, w bukiecie panny młodej nie może pojawić się żaden kwiat, który ma na przykład takie czarne płatki, Nie mogą być, te róże nie mogą być tak zgniecione w taki sposób. Mhm. Czyli no za blisko i... siebie są, za dużo jest ich napchanych, rozumiem. Tak, dokładnie, mhm. zdecydowanie. Ale te kwiatuszki też bardzo brzydkie tu wsadziłyście. Tak. Oj, oj, oj, Tak, po łapkach. Chciałyśmy właśnie pokazać, żeby zwracać uwagę. Zobaczcie, ten bukiet niby jest mały, ale on jest tak toporny, tak. nie? Mam ochotę mhm. po prostu dać Wam po głowie za ten bukiet. I jest bukiet. też ciężki, zobacz. Jest właśnie, że kwiaty mają swój ciężar. A wy sobie, że Pana Młoda tym rzuca na oczy ma raz. Ale jak ktoś ginie na pewno. Tak, tak. No Poza tym, że jak rzuci nim, to wszystko się rozwali. Te kwiaty wypadną z gąbki. Jezu, no bukiecie słodkie, chyba nikt Cię nie obroni, ani już nic Cię nie obroni, no. Dokładnie. Więzni w samotności. Ale mamy kolejny bukiet. Jakie to jest słodkie! Takie cudne. Forma zbliżona do tego okrągłego. Mogę iść do ślubu. Tak. Jezu, pachnie. Pachnie pięknie. Lew, konie i bez robią robotę. Oh my god, jak pięknie. No dobrze, mówcie mi o nim, ja chcę słuchać i wąchać. E, tutaj chciałyśmy porównać kształty, czyli bardziej taką klasyczną, zaokrągloną formę, ale... W przeciwieństwie do bukietu pierwszego, mm -hmm. ten e, jest, jest ładny, Ładny. to po pierwsze, a e, kolorystyka jest inaczej dobrana, prawda? No, tak, zdecydowanie. E, I dzięki temu, że użyłyśmy różnych kwiatów, mm -hmm. czyli róże, są narcyzy, jest lew konia, jest nasz ukochany bez, są takie, e, te kwiatki, które są niedo, niedoceniane, one się nazywają ciemierniki, ciemierniki. Tu? Tak, tu? Tak. Tu? one też są piękne. I dzięki temu uzyskujemy delikatną, też zwiewną formę pomimo okrągłego y, bukietu. Ej, to jest paprotka? Tak, tak. Taka mini paprotka, taka baby. A paprotki to nie są pod ochroną? <grym> Sprzedają je na giełdzie, także są hodowlane. Mm -hmm. I żadnego kleszcza tu nie ma? Nie. <grym> Bardzo Was przepraszam dziewczyny, ale ja jestem trochę spanikowana, jeśli chodzi o robaki, więc muszę zawsze Jasne. dopytać. Nie wiem, uczycie te kwiatki <głos> najpierw? Nie, dobrze, nie zdradzajcie szczegółów. Na pewno jest piękny, lekki, wspaniały kolorystycznie, no i taki wdzięczny, że wie, widziałyście moją reakcję, od tak. razu mi się chciało mhm. go wziąć. Zdecydowanie, zdecydowanie to jest mój bukiet. A czy mm, możecie mi powiedzieć o jakichś takich grzechach, które kwiaciarnie popełniają? Częstym grzechem jest na przykład dobór takich kwiatów, które są już nie za świeże. Mhm. Często może też, też tak się zdarzyć, że florysta zrywa płatki w róży, które już są takie troszeczkę nadgniłe, zwiędnięte i do kiedy około. zerwiemy mhm. dookoła te płatki, no to róża się nam wydaje świeża, ale ona nie jest świeża i tak naprawdę jeżeli dołączymy ją do bukietu, po kilku godzinach może zmiennąć, więc no, nie wyglądać tak nie robimy. Tak nie robimy. Tak. No. Okej. Okay. Dziewczyny, słuchajcie, wygląda to pięknie, pachnie jeszcze lepiej. Dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że Wy, drogie Panny Młode, będziecie idealnie dobierały swoje bukiety. Na pewno zawsze możecie liczyć na pomoc ekspertów, florystów. Zawsze się ich pytajcie, doradzajcie. Yy, Im więcej głów, tym lepiej. Nie jesteście z tym same. Pamiętajcie.